W tym wideo odpowiem Ci na pytanie Kto konkretnie możecie zgłosić do Wydziału Komunikacji że masz padaczkę i na podstawie jakiej procedury, na podstawie czyjego zgłoszenia Wydział Komunikacji zaczyna swoją procedurę Tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty Witam, moja żona ma prawo jazdy od 15 lat Dwa lata temu, gdy zaszła w ciążę, zaczęła tracić przytomność i orzeczono jej padaczkę i kto zabierze jej to prawo jazdy, czy lekarz-neurolog jej to gdzieś zgłosi, czy to zgłosi poradnia przy przyszpitalna Jak wygląda taka procedura odbierania praw jazdy, pozdrawiam Mirosław Zacznijmy od tego, kto tutaj może zgłosić staroście podejrzenie tej podaczki I w praktyce, wierz mi, może to być każdy, może to być ty, to może być, yy, mogę to być ja, możesz to być ty, może to być twój sąsiad w zasadzie, może to być każdy, kto w jakiś sensowny sposób to uprawdopodobni a szczególnie jak zrobi to w formie pisemnej no i wyśle coś do tego starostwa Z mojego doświadczenia spotykałem się z tak zwanymi donosami obywatelskimi czyli ktoś tam na słupa się podpisał Często, gęsto jest to współmarzonek lub powiedzmy sąsiad, który wie o Twojej chorobie lub jesteś z nim w konflikcie przykładowo z mojego życia jeden ziomek załatwił drugiemu ziomkowi wyjście z wojska na padaczkę i oczywiście przyszło co do czego to ten ziomek, który to załatwił szybko podpieprzył, że gość ma padaczkę prawda? i trudno się było nawet wybronić no bo padaczka była wpisana przez Wojskową Komisję Lekarską No Równie dobrze to może być ktoś z wymiaru sprawiedliwości, czyli na przykład prokuratura, sąd no, Jeżeli podpadłeś jakąś prawo oni mają wgląd w opinie biegłych i dobrze wiedzą, że mając padaczkę, będąc alkoholikiem czy jakieś inne schorzenie, to masz być badany przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy i to prawko stracisz. Czasem są to egzaminatorzy nauki jazdy. Najczęstsza sytuacja, że taki egzaminator widzi jakieś twoje niepokojące się zachowanie podczas egzaminu państwowego, no, akurat nie miałem taką sytuację, że się tam ziomek nażar jakiś tabletek uspokajających Tak się uspokoił, tak się spacyfikował, że No, egzaminator widział, zobaczył, że ten facet odwala jakieś numery, ledwo się trzyma na nogach Prawo jazdy stracił, że, że tak powiem, gdzieś na jakieś tam pół roku No i potem je odzyskał, jak już, że tak powiem, przestał te tabletki brać no, naturalną sprawą, że najczęściej są to lekarze neurolodzy lub jacyś inni z oddziałów ratunkowych Dla mnie jest to najzupełniej normalne, bo to właśnie ci lekarze mają najczęściej kontakt z chorymi na padaczkę Z mojego podwórka do mojej przychodni przyszedł na badanie kontrolne ze skierowaniem od pracodawcy kierowca zawodowy, który miał napad padaczki w Niemczech No i nie, nie, nie wiadomo co było z nim zrobić, ponieważ ten napad był, czy nie był, ale ponad 30 dni zwolnienia miała konkretnie około 90 dni W wypisie od Niemców też miał jakieś takie zasugerowaną padaczkę Prawda? No, pracodawca też wiedział, że leżał on z powodu utraty przytomności No i niestety, po takim formalnym skierowaniu lekarz, taki jak ja, czy Ty, musiałby być po prostu idiotą, gdyby tego gościa krył, a jednocześnie narażał na y, inne osoby, które są użytkownikami dróg No Nawiasem mówiąc, ten człowiek prawo jazdy zawodowe stracił, chociaż bronił się jak mógł no, jeżeli więc chorujesz na padaczkę, to jest bardzo prawdopodobne, że wcześniej czy później, w jakimś okresie twojego życia ta informacja trafi do Starostwa Powiatowego No, jeżeli trafisz już do tego Starostwa, ono nie ma wyjścia i musi rozpocząć procedurę administracyjną i suma sumarum skierować się na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Nawiasem mówiąc, chorzy na padaczkę też, dorzucają kamyczek do własnego ogródka i szczytem głupoty, według mnie jest jeżdżenie tych chorych pod wpływem alkoholu Łapiecie policja. policja, no choroba z reguły jakoś tam wychodzi podczas badania WOMP no i jak to mówią, z deszczu pod rynne I reasumując to wszystko, formalnie prawo jazdy zabierze Ci starosta powiatowy ale on jest tylko takim biernym wykonawcą, no nie ma wyboru, jeżeli procedura została wszczęta, bo Twój sąsiad napisał na Ciebie, że Ty tą padaczkę masz A badania w WOMP potwierdziły napady padaczki lub jakieś choroby o symptomatologii podaczkowej Teoretycznie istnieje możliwość odwołania się do jakiegoś tam kolegium odwoławczego przy starostwie W praktyce piszą jakieś takie uczone tam kwestie, że trudno się, że tak powiem od tej sprawy, znaczy trudno tą sprawę obalić no Ale jeżeli tobie się udało, pomimo to, że miałeś padaczkę, napisać odwołanie do tego starostwa i to starostwo w jakiś sposób przychyliło się do twojej prośby Koniecznie to opisz w komentarzu pod tym wideo Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu I do zobaczenia w kolejnym filmiku